Szłam naprawdę ze złotą torebeczką. <śmiech> Taką prezentową. <śmiech> Żebym mogła ewentualnie zmiotować. <śmiech> Ale fajnie, że już znalazłam złotą. Tej sylwestrowej, filmowej, a jednocześnie ślubnej scenografii porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Jeśli miałabym jej ślub opisać w kilku słowach, byłoby to złoto, pióra i kupa śmiechu. I żadne z tych słów nie jest tutaj przypadkowe. Przed Wami Maja Bochosiewicz. Już spędzam, bo matko, dzień… ojeja! <śmiech> dzień dobry! <śmiech> Dzień dobry! Wow. Przypomina Ci to coś? No, coś niż żemolina. Ale czat! Ogromny uśmiech na Twojej twarzy w związku z tymi wspomnieniami, czyli jest dobrze, siadaj! No słuchaj, Alek, wow, nie spodziewałam się, że wow. Od razu chciałam ci zapytać jakby od datę Waszego ślubu, bo mu Wy musicie być nieźle szaleni, że zdecydowaliście się na ślub w Sylwestra. O, my nie wiedzieliśmy, co w ogóle robimy. <grych> tak, to było y, mało przemyślane, bo zdecydowaliśmy się w ogóle, że obierzemy ślub Sylwestra y 10 listopada, hmm, czyli miesiąc przed? No dobra, półtora miesiąca wcześniej. Półtora miesiąca wcześniej, tak. I nie wiedzieliśmy, z czym to się je, no bo nie wiedzieliśmy, że nagle wszystkie stawki wzrosną, wszystkich tam raz, dwa, razy trzy, no bo wiadomo, że każdy kelner, każda, każde miejsce od razu ma inne stawki w Sylwestra. E, no i też, że tak powiem, te, ten czas, w sensie, że półtora miesiąca do zorganizowania wszystkiego nam, no nie ułatwiał sprawy jest zbyt wiele czasu na ruchy jakiekolwiek. No nie, nie, nie, nie. Trzeba było brać co jest, nawet męża, nie? Mówię, stary, to już będziesz Ty, nie? Nie mam czasu na zmiany. Z perspektywy czasu naprawdę zmieniłabyś tę datę na inną? Czy jednak było tyle jakichś takich fajnych sytuacji związanych z tą datą, że myślisz sobie, ok, tak jednak miało być? Znaczy, jeżeli ktoś mnie pyta tak szczerze, czy poleca tę datę, mówię nie. O. Nie, nie, nie polecam, nie polecam Sylwestra. A czy z jednej strony to było fajne, czyli na przykład wszyscy są w takiej atmosferze zabawy, tak? Nikt, nikt z Sylwestra się nie będzie rano mówił, że dzisiaj to wesele beznadziejne, wiesz. A ty, jechać. A to, to, tylko każdy, wiesz, kurde jest koniec roku, każdy ma w sobie ten vibe, że wie, że jednak coś się kończy, coś się zaczyna, więc każdy jest w atmosferze jednak zabawy, więc to na pewno jest fajne. Yy, ale ilość problemów, które była z tym związana i była po prostu tak ogromna, że w którymś momencie, że naprawdę byliśmy już tak zmęczeni, mhm. yy, nawet łącznie z tym, że okazało się, że blisko naszego, znaczy właściwie ulicy dalej od, na, yy, od miejsca, w którym robiliśmy wesele, był po prostu Sylwester warszawski, u polski i wszystkie ulice naokoło były zamknięte. Nie było jak dojechać. Nie było jak dojechać. i też Zaparkować. Nie no w ogóle zaparkować, w ogóle dojechać, taksówką wjechać się nie dało. W związku już wiem, dobra, po prostu miejmy na to wywalone, no jakoś ludzie dojdą, nie? No gdzieś się staną, jakoś przejdą. Trudno, no jakim zależy, to przyjdą, a jakim nie zależy, to jak ich nie będzie. No wszyscy dotarli. E, ale powiem Ci szczerze, że nie jest to na pewno e, super wymarzona data, a poza tym jednak tak mi się wydaje, że fajnie jest brać ślub, jak jest ciepło. Że wchodzisz w tej skwęcy na ramionkę jest gorąco, a tak to wszyscy marzą o herbatce z imbirem. Ale zawsze może być tam jakiś, taki wiesz, napój rozgrzewający. No tak, no, jakiś. W sumie na każdym no, etapie. Jaki <głos> <głos> na swoim Instagramie jakiś czas po ślubie napisałaś o tym, że kiedyś Wam opowiem, bo to jest bardzo zabawna historia, ale od dniu swojego ślubu mogłabym książkę napisać. I tego dnia miałam najbardziej nieszczery uśmiech na sobie, jaki możecie sobie wymyślać. No i dlaczego? jezu, Ale zaznaczyłaś, że nie są to problemy z mężem. Nie, nie, nie, nie były to problemy z mężem. W święta spotkaliśmy się z całą rodziną i okazało się, że ktoś przyniósł wspaniałe rotawirusa i od świąt wszyscy padali, e, czyli mieliśmy 7 dni, kiedy wszyscy po kolei, cała rodzina spotkała się, rodzina mojego męża i moja rodzina <grych> w wspólnym stole, więc każdy po kolei przychodził rotawirusa, tylko ja i mój mąż nie. Ja wiem, patrz, super, patrz, wybrani jest. Wybrańcy. No więc o w dzień wesela zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała, słuchaj, nie ma w ogóle takiej opcji, wczoraj trafiłam do szpitala, nie, ma, nie my nie przyjedziemy. Mój brat, moja żona z dzieckiem leżą. Jakby w ogóle stu naszej rodziny, które miało być, nie wiem, 20-osobowy, na tym, że byłam ja, mój mąż, moja siostra i mój tata, nie? Nikogo więcej, wszyscy byli tak kompletnie chorzy, że popadali. Ale nie przez to, że w dzień swojego wesela obudziłam się i właśnie tego dnia dopadł mnie rotawirus. Stąd zdjęcie jeżeli, z kroplówką! Więc jeżeli możesz sobie wyobrazić najbardziej niesceniczną i niewyglądową chorobę świata, to jest to rotawirus. Umówmy się, on się nie komponuje dobrze z białą sukienką. No, znaczy ogólnie jakby tylko z, nie wiem, łóżkiem pościelą te sprawy. No, jak... I to z ciemną, nie? <śmiech> no właśnie. <śmiech> No więc wyobraź sobie, że masz wszystko zaplanowane oczywiście jak w zegareczku, wstajesz rano, idziesz na włosy, idziemy do hotelu, tam już czekają moje przyjaciółki, moje upistka która też jest moją psi psiapsi, to w ogóle ma być super, pijemy sobie szampana. A wychodzi na to, że dzwonię do fryzjera, i z do postki, ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, czy ja w ogóle przyjadę. I mówię, ty może gdzieś musisz dojechać, bo ja po prostu leżę na kroplówce, przyjęła mnie jakaś kobieta, wiesz, w dzień sywestra wszyscy mówię: błagam pani, musimy Pani przyjąć, nie moją przyjaciółkę, żeśmy leżały po prostu na kroplówce. Ja mówię, chyba nie, chyba po prostu musimy to odwołać, bo ja nie jestem w stanie wstać. Jestem w stanie stać po prostu Ale Jaki koszmar dla panny młodej, co? Więc dwie godziny przed weselem wpadam do fryzjera, zostałam umalowana na szybko, tak po prostu ja mówię, wiesz co, mam to w nosie w ogóle, co nawet nie patrzyłam do lustra. Control free, wiesz, poczekaj, to muszę, po prostu maluj cokolwiek, dziewczyny mnie zapiły w tą sukienkę. I do samego końca, przed wejściem do, do, do, do miejsca, gdzie mieliśmy wesele, siedziałam w samochodzie i tylko mąż mi przyjął po mówi, ja cię najwyżej i szłam naprawdę ze złotą torebeczką prezentową, żeby mogła ewentualnie zły miotować. Ale fajnie, że znalazłaś złotą. Tak, znaleźli, bo żeby pasowała, bo miałam super wedding planerkę. A jak tylko się jakie mamy problemy, to znalazłam od razu złotą torebkę. Więc, no i ca całe swojego wesela, powiem szczerze, że spędziłam na takiej małej obskurnej kanapie i spałam pod kocusiem. I byłam, byłam w stanie się nawet bawić. Zresztą byłam nie. na początku, poszłam na górę się tam zdrzemnąć na dwie godziny, przyjechała znowu do mnie kroplówka, zeszłam na chwilę, potem zeszłam po, po godzinie w kocu, takim wiesz, z czerwony, <grym> e, a potem zeszłam może na koniec imprezy, więc powiem szczerze, że za dużo y, nie wybawiłaś się. Nie, ja nie, ale mój mąż się świetnie bawił. Na, naprawdę wybitnie żeby przecież naprawdę była dobra impreza. <grym> wiesz, z opowiadań. Wiem zapowiadań widziałam na filmie. Oprócz tej kroplówki, jakie jeszcze miałaś sposoby radzenia sobie z chorobą? No jak oczywiście polskim sterem zwyczajem, jak Cię boli brzuch, jak masz gorączkę, jeżeli boli Cię noga, polipy, no to na co pomaga wszystko Polakowi, co może pomóc? <śmiech> Wódka z pieprzem. Więc na taki wyjałowiony, biedny, pusty organizm, no, przynosili mi słuchaj w takich pięknych małpkach, wiesz, z czerwoną kartką, nie żebym jeszcze piła z jakiejś pięknej, złotej, wiesz, Mm, pierśóweczki. Nie, nie, nie, po nie. prostu szklana złota zakrętka, złota zakrętka. Yy, Woda z pieprzem. Piłaś to? No piłam, no. Myślałam. Pomagało? Co bardziej mi było obojętne wszystko, jest w sumie tak! Nie no, takie historie to ja jeszcze nie słyszałam, przysięgam no, no, no, no, a trochę tych historii już znam. Ja, ja naprawdę, wiesz, przez to, że dużo pracowałam na planie, to ja wiem kiedy aktor się może nie pojawić na planie, tak? Albo, albo umarł, <expanding> albo jest nienormalny, tak? <circles Irish> Więc okay? Zapalenia płuc, no i choroby osłaniająca się, ja jestem zawsze gotowa, żeby, nie jestem osobą, która wiesz się pożół, a jestem chora. Ja nigdy w życiu się tak źle nie czułam, ja naprawdę leżałam na ziemi mówię odwołajcie, to nie ma sensu, jakby to nie ja nie jestem w stanie wstać. A przed Tobą była jednak najważniejsza rola, po prostu dzień zdjęciowy własnego środka. <głos> Dokładnie, więc może gdyby nie to, że całe, znaczy całe życie, no całe gdzieś tam moje dorosłe życie ludzie mnie przebierali, fryzowali, ubierali ładnie, to nie miałam takiej napinki na ten dzień, że to był najważniejszy dzień w moim życiu, mhm. tylko po prostu traktowałam to jako... No, Kolejny dzień zdjęciowy. No imprezę, tak? Imprezę, która się miała odbyć, się po prostu no, odbyła, ale nie bez Mojego udziału. Wspomniałaś o tym, że mieliście bardzo mało czasu do ślubu i że Was profesjonalna pomoc. Tak. Wzięłaś, zdecydowałaś się na wedding planerkę A. i to była dobra decyzja. O Jezu, najlepsza. Co ona zrobiła za Ciebie? Wszystko. Wszystko? Ale dlaczego sama nie chciałaś spróbować? <śmiech> Nie no. Słuchaj, ja byłam w ogóle tak, miałam wtedy serial, więc yy, siedziałam od rana do nocy yy, na planie, mhm. mój mąż też normalnie pracuje zawodowo, mieliśmy wtedy, yy, mieliśmy wtedy nadal jej mamy, dzieci, tak? <śmiech> <Miło>. <śmiech> ale w <że> jeszcze <to śmiech> były takie mniejsze i w ogóle ja nie jestem super organizatorką, e, jestem zwolenniczką tego, że jeśli można się kimś wysłużyć, i ktoś to za mnie zrobi profesjonalnie, dobrze, ja się przy okazji nie będę czymś stresowała, to ja je totalnie oddaję komuś, komuś w jego ręce. I mieliśmy naprawdę cudowną wedding planerkę, która przechodziła, pokazywała mi propozycje, jakby nigdy dla niej nie było żadnego problemu. Po prostu wiedziałam, że jakby nawet jeżeli jest problem, to ona przyjdzie z jakimś rozwiązaniem. E, więc złota torebka. Tak, no dokładnie, ale mi to oszczędziło wszelkich nerwów dodatkowych i powiem szczerze, że nawet jeżeli ktoś się myśli, że to jest jakiś wysoki koszt, to, no bo gdzieś tam relatywnie pewnie są to jakieś pieniądze, to one tak zminimalizowały inne koszta, które pewnie by się pojawiły, dopilnowywanie różnych rzeczy, a wiadomo, że jak się czegoś nie dopilnuje, to trzeba potem na szybko coś innego z nami zapłacić, znowu więcej, jeżeli uważam, że to się absolutnie skompensowało. Więc uważam, że taka osoba jest warta każdej złotówki, jeżeli jest oczywiście profesjonalna i doświadczona. Nie bygła ślub. Mam suknię, ale potrzebuję jeszcze butów dla Pana Młodego, zaproszeń, DJ-a, takiego z wolnym terminem, bukietu, dekoracji, śpiewaczki do kościoła, samochodu czerwonego, kabrio najlepiej, no i żeby sala weselna była w dobrej cenie. Poproszę. Nie potrzebujesz do tego czarów.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 Naprawdę zastanawiam się teraz, dlaczego to... W listopadzie podjęliście decyzję, że ślub będzie w grudniu. Jakby skąd ta spontaniczność? W was? Znaczy ja wiem, że wy jesteście parą dosyć szaloną i nie tego no, unietywą, ale co, my mieliśmy mieć już wcześniej jeden ślub i wymyśliliśmy sobie, że chcemy mieć ślub w remizie, ale takiej prawdziwej, prawdziwej remizie, żeby było takie prawdziwe wiejskie wesele z kapelą, disco polo, yy, z co? szanem i tak dalej. Odeszliście troszeczkę od tego pomysłu no, ostatecznie. Wiesz co, one były, no, wiesz bo że żaden z nich nie jest, że tak powiem, bliski naszemu sercu, że… O, słuchaj, złoto to jesteśmy my! Stary, nie, nie, nie złoto, z szapki złoto to jesteśmy my. Ale rewizja e... to też nie jesteście wy po prostu chcieliśmy, żeby to była impreza jakaś pomysł, żeby nie było po prostu sztampowe wesele, że o teraz są modne boho, teraz jest modne kurde różowo tam jakieś. Chcieliśmy, żeby gdzieś w ogóle poprzebierali na to wiejskie wesele, no ale tutaj akurat stanęły nasze rodzina i powiedziały, że błagają, żeby to nie było wiejskie wesele, że oni tak strasznie by nie chcieli, Ja mówię, słuchajcie, no ale to jest nasze wesele, ale my błagamy, żeby to nie było wiejskie. No i, że tak powiem, tak nam się rozjechały te wizje z rodziną, a dla której okazało się, że to jest bardzo ważne, jak będzie wyglądał to wesele, Wtedy się powstrzymali od niego, pomimo tego, że już mieliśmy wysłaliśmy zaproszenie i mieliśmy nawet remizę. Poczekaj, i odwołaliście potem? To tak, to odwołaliśmy, tak, żeby, żeby nie nie, że tak powiem, nie wprowadzać zamentu w rodzinie. I to miało być latem. To miało być latem, hmm. tak. To miało być latem jeszcze, jak mieliśmy tylko jedno dziecko. A potem, no już, że tak powiem, temat umarł i nagle któregoś dnia wpadł nam pomysł tak o po prostu zgłupa, że o, a gdyby tak zrobić na przykład w Sylwestra, to by było coś i takie… Czyli y, Twój mąż na to wpadł. No tak razem chyba byliśmy na jakieś... Byliśmy na wyjeździe, byliśmy na wyjeździe w Tel Avivie i nagle zagrała taka super muzyka, taka… Aha która zresztą u nas zagrała na, na wejściu na, na to wesele, ja mówię, Boże, gdyby tak do tego wejść na wesele, wiesz, tak kurde po schodach, wiesz, taka wiesz, taka kapela z saksofonem ze wszystkim i wchodzimy I mówię, o tak, poczekaj, to, i reflektor, i Sylwester, i konfunkcji, dobra, no i tak się zrodził pomysł i potem już do wedding planerki, czy to może, ona, no, no, może, może, no, jakby nie ma, nie ma problemu, możemy to zorganizować, no i... No i wtedy już żeśmy wymyślili, że to będzie impreza w stylu Wielkiego gadzbiego, że to pasowało gdzieś do Sylwestra. No już tam wiejskie wesele nie pasowało. Myślałam, że do aktorstwa ci będzie pasowało. Ten nie. Gatsby. Nie, do Sylwestra. Do Sylwestra pasowało, tak. Ty miałaś y, stylizację, no w której nie byłaś długo, jak już wiemy, ale, y, ale jesteś z niej bardzo zadowolona. Tak. To była suknia twoich marzeń. Mówiłaś o tym, że chyba by się nigdy nie zmieniła, nie postawiła nie. na nic innego. Nie. Strasznie mi się… R bardzo długo wybrzydzałam przy niej bo chodziłam na przemiarki i ciągle mi coś nie pasowało. Suknię suknie użyłaś tylko raz i krótko. No nie, nie jeden raz. Nie, nie, nie, nie, nie. właśnie ostatnio mieliśmy imprezę urodzinową i dzięki twoim pudełkom na suknie, które bardzo polecam, są przepiękne. Ja to wiadomo, jest taką suknięką? Czekaj, złote, z złote, idealnie pasujące. Złote z pięknym przeszkleniem, więc od razu się goście na imprezie urodzinowej zainteresowali, a co to za wielkie złote pudło, co wy tam trzymacie? Suknię ślubna. Proszę, zakładaj. To jest najpierw ja założyłam mi tańczyłam w niej, a potem przybrali w nią mojego starego. E, więc więc e, absolutnie dementuję, że sukienka jest na jeden raz ślubna. Kupujcie sobie najdroższą, najpiękniejszą i jeszcze skorzystacie. <grym> Zamortyzuję się. Na pewno. Ty miałaś przygotowane dwie suknie. Tak. Zdążyłaś się przebrać w tę drugą? Bardzo szybko. Tak, tak. tak Bardzo szybko się zdążyłam przebrać, bo jednak tiul mhm. e, bardzo mi utrudniał chodzenie do talety a ta druga była jak króciutka, <grywa> czyli postawiłaś na komfort. Przewidziałam to. Bardzo szybko wskoczyłam w baletki, bardzo szybko wskoczyłam w sukienkę yy, krótką yy, i tak, i w tym sobie już spałam i potem weszłam w tym czerwonym z Shuzikę. I... Czy twój mąż angażował się w te przygotowania, czy... <grywa> <grywa> <grywa> Że, like, no, zero, zu, nul. <grywa> Nie, ale wiesz co. Ale miło, że przyszedł i w sumie potem yy, bawił się najlepiej. Na tej on się przecież. super bawił. Ale wiesz co, mój mąż yy, ma bardzo dobrą taktykę, więc tam, gdzie go nie przymusisz do czegoś, co, co go nie interesuje, w czym nie jest dobry, to on po prostu, że takim jest takim biernym obserwatorem. Yy, I on się nie angażował. Nie, on się absolutnie nie angażował, dlatego jakby przyszedł to zupełnie spokojnie, na ludzie. Nie musimy podobać. I mu się wszystko podobało. Wszedł na gotowe, zadowolony, pobawił tak, się tak. pojad. Musimy porozmawiać o twojej siostrze. Dobra. Gdyż świadkowa mogła być tylko jedna. Tak. Rozumiem, że nie musiała się jakoś specjalnie prosić o świadkowanie, to było dla niej nie, naturalne. Tak, tak, tak, wiedziała, wiedziała że zostanie świadkową. Prze przejęła się trochę tą rolą? Wiesz co, no o tyle się przejęła, że zorganizowała mi wie wieczór nie, panieński, kawalerski, Wieczór yy, panieńskim zorganizowała. Na wypasie. Wiesz co, śmieszny był strasznie, on nie był jakiś super na wypasie, ale… Poczekaj, zagraniczny. Ale teraz prawie wszyscy robią zagraniczne, bo wiesz, masz tanie loty, masz AirBnB, to nie jest tak, że nie spałyśmy w Four Season, no. Poleciałyśmy Ty Jezu, w tym Whizzere też rzekałam. <laughs> Jezus, Maria, patrz, to już był kac! Ale to był Znac, kac! To był kac, A, to okay. był po prostu kac. <laughs> Poleciałyśmy Whizzerem do Barcelony, ale Barcelona, wiesz co, początkiem grudnia, mm. czy ja wiem, czy ona jest najpiękniejszym miastem na świecie. Mm. Nie no, jest fajnie, ale, ale wiesz, pan nie order, ma tak dalej ciepła. Airbnb, słuchaj, jak oni robią zdjęcia na tę stronę, to tobie się wydaje, że ty naprawdę jedziesz do pięknego miejsca. I ja bym chciała, żeby taki fotograficz z Airbnb nie zrobił zdjęcia. Ja bym była naprawdę Victoria Secret. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Ja yes. już z takiego gówna potrafią zrobić naprawdę tak ładny apartament? No nie przesadzaj. Chodzimy, a tam po prostu szczury, karaluchy, łóżka, jak z tego. No, yes. prawie piętrowe i też nie polecamy. No tego, ale wiesz, no było śmiesznie. No to było i tak ale śmiesznie, nie, poczekaj, zostałyście tam, tak? Tak, no, no wiesz, opłacone. Najpierw stałyśmy w ogóle godzinę przed zmarzniętym z walizkami, bo babka się sprzymała, się nam na dać klucz. Tak, no trochę żeśmy tam poimprezowały, trochę żeśmy się pośmiały, trochę było konkursów zabaw gier. Na przykład? Sonia Co, ja coś tam wy wygooglowała jakieś rzeczy. Była, na przykład były tak, było… E... No zadawałam jakieś pytania, 20 pytań o moim mężu, na przykład o pierwszą dziewczynę, z kim stracił dziewictwo i nie, i nie znałam odpowiedzi. Zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno zdobył pomysł chodzi za mężczyznę, która jest dla mnie niewiadomą, o, o którym nic nie wie. Dokładnie, jeszcze parę razy się zdenerwowałam, jak się dowiedziałam, jakie odpowiedzi. Ale poczekaj, te odpowiedzi y, znała Twoja siostra? No tak, bo z nim skonsultowała pytanie, jakie są odpowiedzi, zadawała mi To musiało ja. być trochę jednak niesympatyczne, że ona wiedziała o nim więcej niż Ty. Do wszystkie wiedziały, bo się śmiały. One. Nie wiesz, Agnieszka! Oczywiście nie słyszałam o Agnieszce. <grym> <grym> <grym> rozumiem. Znaczy jestem w stanie wczuć się w tę sytuację. Frustrująca. No, no troszeczkę sobie właśnie po tej Barcelonie, trochę żeśmy się pośmiały, trochę żeśmy... Już zaczynam rozumieć, dlaczego o tej Barcelonie nie wspominasz najlepiej. <grym> nie, było śmiesznie. <grym> Co jeszcze Sonia zrobiła? Coś jeszcze oprócz Super w zimnej Barcelonie? z trudnymi pytaniami. Hmm. Po prostu tak, wiesz, ta miłość siostrzana jest taka wyjątkowa, dlatego... No spędzi, spędziliśmy z moją siostrą też noc poślubną. No tak. Bo... Jak Stary balował. Jak, jak, nie, właśnie nie, bo się skończyła, jak się skończyła impreza, to oni przy, przyjechali do mnie do hotelu. I przyjechała do mnie właśnie siostra i kilka osób z wesela, tych, co już nie chcieli jeszcze zakończyć tej imprezy. Mhm. I mi się wtedy już tak wydobrzyło, w miarę, tam koło tam, 5 rano. I wiesz, my siedzieli faktycznie w tym hotelu. I tam już było super śmiesznie. A z nami spała, obudziliśmy się razem z nią. Więc pierwsze zdjęcie w małżeństwie mamy we trójkę żołasz, w łóżku. Oglądaliśmy prezenty, poszliśmy sobie na i pojechaliśmy do dzieci, no. A jak Tomek postanowił Ci się oświadczyć? Eee, no jak pan na morfinie. <śleskujesz> <śleskujesz> Czy to się liczy? No, podobno się liczy i się Ty, zgodziła. Ale ty jesteś on ci się oświadczyłam, może to miałaś Ja, bo był, Słuchaj, o, ja w ogóle go tak cisnąłam całą ciążę. musisz mi się oświadczyć. Ja mówię, ja jestem w ciąży, musisz się oświadczyć, za mnie bardzo ważą. Nie ciśnij mnie. Ale tu już nie ma przestrzeni na ciśnięcie, po prostu idź i się oświadczy. Ja już, na, ja już nie proszę, ja już ci mówię, że to się musi oświadczy. tak? Tak już wymagam. A, no im bardziej cisnąłam, to oczywiście on bardziej tego nie robił, wiesz, ja w ciąży. On no. Wiesz, no, sytuacja się robi, bym taka powiedziała, no nie za ciekawa dla panny z dzieckiem, nie? <laughs> I on mnie, słuchaj, wziął na poporodzie, jak ja leżałam na narkozie, po cesarce leżę. Mhm. Ja mówię, naprawdę, jest kilka rzeczy, które człowiek wspomina całe życie, tak? Pierwszy poród dziecka, no w ogóle sytuacja niesamowita, ty masz tyle emocji w sobie, mhm. zaręczyny, ślub. I ty postanowiłeś mi w jeden dzień, dwie skondensować, <laughs> na tyle lat nic się nie działo i nagle jednego dnia, bach, bach. Widzisz, czy trzeba było księdze, przeprowadzić, wziąć od razu ślub, Tak, więc no to... wziął mnie na tej morfinie, no, no dużą przyjemność mi sprawił oczywiście tym, ale... Ale czekaj, ty leżałaś w ogóle i klęczał? Nie, no, nawet, no, nie wiem, no, z tego co mi opowiada, to przyszedł, otworzył mi tym, czy zostanę jego żoną. Ojej, tak, no i poszłam spać, a potem się obudziłam, a jest, naprawdę, ojej, wiesz, mam zaskoczona, że na pewno. Aha, czyli to faktycznie wszystko tak wyjątkowo. Wyjątkowo, no. Niestandardowo. Lubię niestandardowo. Niestandardowo, no. Ale czy świadczył mi się pierścionkiem, którego takiego, jak nie chciałam, więc kazałam mu zmienić? Jak wygląda pierścionek, którego nie chciałaś? Yyy, no jakiś taki bardzo pro... taki... Mały po prostu. No dobra, nie chciałam takiego takiego, że mały, no. Powiedziałeś, słuchaj stare. ja byłam wtedy na morfinie, jakby powiedziałam tak, ale nie, teraz dobra, to śmigaj go pod to, bo to wyjdzie, że jestem taką pustą, głupią pipą, a tak nie jest, ale nie. chciałam mieć większy, no co Ci? <laughs> powiedziałam mu, że możemy uznać, aha, nie lepiej, no, o, nie powiedziałam mu tego, tak. powiedziałam o, jej super, wszystko fajnie, ale parę miesięcy później przy przeprowadzce uderzyłam gdzieś nim o ścianę i wypadł mi ten diament. Przypadek? No i właśnie, ale uwaga, i jeszcze wiesz, no bardzo mi było przykro, więc jeździłam z odkurzacza, a to wiesz, puste ściany zupełnie, a mój stary, na pustych ścianach, bo wprowadzaliśmy się do wynajętego mieszkania, rozsypuje wszędzie sól w każdym rogu, bo to ma mm, wygonić tam energię, która to była wcześniej, tak? No takie jakieś szamańskie bzdury. Gruboziarnistą sól. Wiesz, jak wygląda? Diament. No tak, więc ja po prostu, o, jest, nie, tak. sól. I jest odkurzaczem na wodę. Ten odkurzacz przez sitko. No i nie znaleźliśmy. Czyli tak, sól się rozpuszczała, a miałaś nadzieję, że diament zostanie. Tak, w tym no ale się nie znalazł, ale na szczęście tutaj bardzo miło ze strony tego jubilera, bo powiedział, że nam przyjmuje tą reklamację i że mogę sobie inny wybrać. Więc już sobie wybrałam inny, ale wtedy Tomek się zorientował, że jakiś czas już się zainteresował się tematem. Tak. I powiedział, że dobrze, że on się w takim razie skupi. I na pierwszą resztę ślubu dostałam od niego taki wymarzony kamień, że on go szukał, zamówił, gdzieś skądś przyleciał specjalnie. Ale tak jak go bardzo chciałam, tak jeszcze go nie oprawiłam. O nie, oprawiłam, minął rok. A ja miałam z tym super jeszcze historię, bo ja mu powiedziałam, że w takim razie, jak nie bierzemy ślubu przed tym, przed, tym, przed tym porodem, mówię, to chociaż proszę cię, zróbmy sobie taką wewnętrzną przysięgę, taki swój wewnętrzny ślub. Chciałabym, żebyś, żebyśmy się dali. Żebyśmy, powiedzmy, straszną romantyczką. A tu wiesz, ani zaręczyn, ani ślubu. Sobie. Pójdźmy sobie w jakieś piękne miejsce, napiszmy każdy taką swoją wewnętrzną przysięgę, no bo jakby ślub to jest dla mnie przysięga czegoś, tak? I że dla mnie jest bardzo ważne, żebyśmy sobie powiedzieli, co my sobie obiecujemy tak naprawdę, że będziemy sobą na zawsze, czy że chcemy o siebie się troszczyć, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby z Tobą być, No jakby wiesz, tak od serca to, co dzisiaj czuję w tej największej miłości do Ciebie, żebyśmy sobie to napisali na papierze, gdzieś schowali. No ja już byłam, wiesz, taka obła w tej ciąży, już taka biedna, ja już nie dam rady nigdzie pójść. Chodźmy tutaj do parku, mam taki piękny park obok, siądźmy sobie pod tym, było jeszcze, wiesz, lato, no więc ja, wiesz, wyciągam tą moją karkę, wiesz, przypaloną, zapalniczkę, żeby było tak ładnie, wyciągam e głośniczek, e kupiłam szampana bez alkohologa. tak, zwierz z mojej strony, bo on mówi, no to najpierw ty, no i puszczam muzykę, która mi się z nim kojarzy i zaczynam i nagle widzę, że on tak, wiesz, ten, a on wie, co jest on? Um, mm. No dobra, to może poczekaj, zanim ty to wszystko zrobisz, to ja Ci powiem, co ja mam. Ja mówię, no dobra. I on wyciąga telefon, notatnik i mi czyta tam takie trzy punkty. Na cenę. jeden, <śmany> dwa, trzy. <śmany> Nie! <śmany> Najgorzej! <śmany> Wie, złamałeś mi serce. A wiesz, ja w ciąży, nie? Złamałeś mi serce, zniszczyłeś mi życie w ogóle. Jak można tak postąpić z człowiekiem? Jak człowiek żyje? To nie Trzy punkty w telefonie! K pod drzewem! Więc ja, wracam o pokłóceni. Jak gdybyśmy mieli szli, to bym się właśnie rozwiodła. Ale, Poczeka, ale, ale nie odczytałaś swojego tak. Nie, no co ty to było żenujące. <śledzianie> No tak, było żenujące, I on nie zasłużył to... na to, co nie, Ty przygotowałaś. Nie, ja wszystko kasuję, nie ma, ja już się tego nie obiecuję, jak Ty mi trzy punkty. Sama tego szampana bym wypiła, gdybym chciała, że nie była. No dokładnie, no z alkoholowego nawet się przygotowałam tak, wiesz, nie. No, naprawdę ze wszystkim, Ale więc tre. wracamy do domu dwa metry od siebie. Z tego parku? A, nie, myślę, no trudno, wychowamy dziecko, tak, do drugiego roku życia razem potem tego się ułoży, pójdziemy do psychologa, to wiesz, no trudno. No więc wtedy, oni może, może się nie potnął tego jubblara, może się wtedy wziął sobie to do serca i wiesz, no ja miał tak mało znam. czasu, to już by nie zrobił To sprawę, jeszcze. że wiesz, jednak czegoś Ci zabrakło w tej jego przysiędze. No. Ale poczekaj, ale poczekaj, bo jednak faceci, wiesz, są tacy często bardzo praktyczni, my dbamy o te otoczkę, a oni o te najważniejsze punkty, może te trzy punkty. Ja myślę, że to były bardzo ważne punkty w jego no bo... życiu i on tak po prostu, jak informatyk, w telegraficznym skrócie mi to, ty po prostu sobie wzięłaś takiego faceta za męża. Potem się że zorientowałam, że faktycznie tak jest, no. Majka, tak na koniec, mm, to chyba je, ja bym Ci na macie chciała życzyć tego, żebyś Ty zrobiła sobie jeszcze jedno wesele, które Ty byś mogła po prostu przetańczyć. Ale myślisz przeżyć. naprawdę to zrobić? Bo ja bym tak sobie nawet się nad tym zastanawiam, że będę Naprawdę? No. Że co, naprawdę poprawiny wesela. I wtedy robisz, e, tak, latem… I wtedy latem Remiza! Coś dla rodziców, coś dla siebie. No a wtedy już można tylko dla znajomych nawet, tak. nie? No, tak, tak, tak. Powiem Ci szczerze, że to nie jest głupi pomysł. Majeczko, dziękuję Ci bardzo za tę opowieść, która była... Yy, znaczy bardzo romantyczna y y i królewska. Nie, właśnie zdarza mi się tak, że podczas tych rozmów są takie wzruszające momenty, które powodują, że ja uronię łzę. Dziś roniłam łzy, ale bynajmniej nie ze wzruszenia. Nie było wzruszenia, nie? było, no. <grystanie> ale za ten po prostu taki szczery śmiech, super Ci dziękuję. Dzięki śliczne. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów.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 Możliwość zamieszczenia bezpośredniego kontaktu wraz z adresem i mapą dojazdu, przedział cenowy usług oraz możliwość sprawdzenia dostępności wolnych terminów z poziomu profilu. Dołącz do nas już dziś. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal WeddingDream.com.